Ostatni lot no i znikam gdzieś. Żegna mnie cygan i mananę też Jadę do pracy by zarobić cash 400 godzin i dorobię się Wsiadam do hałta i odpalane radio Się zastanawiam co będzie ostatnią stacją Kolejną szansą by zarobić majątek Skaczę po udarz jak pogubiłem dziś rozsądek Nabijam rapie każdy mnie już zna Nawet jak nie lubi to nie powie w twarz Mam dystansę jak mama nana Jadę w mecha siebie naprawiać Czekaj wróć, zrobię sobie audycję, a potem braknie tchu Zapraszamy wszystkie auta na G2 Te najlepsze czeka nagroda tak wielka Zostawiliśmy tu tak wiele serca I w młodości tyle tu przegrać Wygrali tu wszystko co mogli Zawsze będziemy pamiętać Dzisiaj nie zasnę, to nie lot nad miastem Ale wszystko się zgrywa jak zawsze Mamy skład i ekipę jak dawniej Tylko grać i nic więcej dziś nie pragnę Kiedy dotrze nas świt, wybiorę kim chcę naprawdę być Ty z nami idź i dobrze wspominaj, to nowimy no i stary i w dzisiaj nie zasnę, to nie lot nad miastem, ale wszystko się zgrywa jak zawsze Mamy skład i ekipę jak dawniej Tylko gradzi nic, więc ja dziś nie pragnę Kiedy dotrze na świt, wybiorę kim, chcę naprawdę być, ty z nami i. I dobrze wspominaj, to nowimy, No i stary P life Ktoś znowu do mnie pluje na głos Mamy więcej stylu niż twoje auto Oko przymruż, bo idziemy harmią Jutro L2 i znowu odpowiedzialność niesiemy na barkach to miasto Jeżeli zwątpisz to nic nie osiągniesz Chcemy tu tylko mieć las rąk Jak chcesz nas zabić no to nierozsądne Ciągłe wsparcie od reszty, ten serwer nas zabił I wciągnął do reszty ludzi, którzy jak ja Dziś mają kompleksy, trochę wolnego czasu A ty weź to zapętli Miej to zapewnik, że znowu będziemy Zwiedzać te areszty, więzienie i pościg Jak Bonnie i Clyde, nigdy nas nie wyciągnął Już z pamięci, Wierz mi Robię ludziom zdjęcia na ulicach, ale wiem Że ta praca to otwarcie nowej drogi życia Wszystko zlewamy tu na jedną kartę Za niedługo mnie zobaczysz w całkiem nowym aucie Mamy wszystko i dużą wyobraźnię Ty jesteś bambik, bo nie masz chyba prębki Wszyscy patrzą jakbyś był ładny Więcej kręcisz niż na świecie śrubokręty In life marzenia jak zawsze była Droga willa, muszę wytrwać, bo łapie sygnał Od mojego mali. zostajemy, by być tam Droga nie jest krótka ale warta tam. wyjść nie patrzę na pasak jak hajto marzy jak Harps, Sabre turismo, to się zmienia nagle haja. Dzisiaj nie zasnę To nie lot nad miastem Ale wszystko się zgrywa jak zawsze Mamy składy i ekipę jak dawniej Tylko gradzi nic więcej Dziś nie pragnę Kiedy dotrze nas świt Wybiorę kim chcę naprawdę być Chcę z nami i I dobrze wspominaj To nowimy No i stary byla Dzisiaj nie zasnę To nie lot nad miastem Ale wszystko się zgrywa jak zawsze Mamy składy i ekipę jak dawniej Tylko gradzi nic więcej Dziś nie pragnę Kiedy dotrze nas świt